Siema, testujemy Vulkan Antichita. Testujemy takie rzeczy jak czeki, fals flagi, wytrzymałość, eksploity, opłacalność i zależy od Antichita inne. Vulkan kosztuje 20 dolarów, co jest dosyć opłacalną ceną jak za takiego Antichita. Posiada dużo czeków, jednak one nie są zbyt dopracowane. Osoba, która dopiero co zaczęła cheating i ustawiła kilaurę rosowymi ustawieniami, na pewno nie zbypasowała wyylkana, ale gdy posiedzi się trochę dłużej i ustawi tą kilaurę, to jest dosłownie flagless. Nawet można Richie Disablera dorobić, jeżeli wie się jak. Ale niestety kilaura jest dosyć łatwo wykrywana, jeżeli bije się więcej niż jedną osobę, co nie znaczy, że jest unbypassable, bo można ją tak ustawić, że nie będzie wykrywana. Szczeki na strajfa są dosyć podstawowe, wykrywają bichopy, ale jeżeli zmniejszysz siłę z strajfa, to nie jest ona wykrywana prawie wcale. Nowe klienty ze specyficznymi bypassami pod tego antycheata bypassują go perfekcyjnie. Szczekami na scaffolda jest tak samo jak szczekami na kilaurę. Pierwszy lepszy cheater nie znajdzie ustawień pod tego Anticheata, ale jeżeli nie rusza się za bardzo głową, Kładzie się klosków za szybko, to można to zbypasować. Czeki na flyje są tragiczne. Podstawowe glidy bypassują tego antichita, fake ground flye bypassują tego Cheata, air jumpy bypassują tego antichita i specyficzne moduły pod tego antichita również go bypassują i nie są łatane. Jednak czeki na antyknoka są naprawdę udane. W warunkach bicia się z innymi graczami Antyknok na FDP nie pasuje w pełni. Jedyny klient jakiego znam z Full AntyKnockiem pod tego AntyGita to Rise. Ale tego antyknoka można bardzo łatwo złatać instalując innego AntyGita. Warto wspomnieć również o tym, że po wejściu na serwer a anti sheet nas ignoruje przez kilka sekund, przez co możemy używać net fly -a vanilla.